Restauracja, kawiarnia zdrojowa w Iwoniczu Zdroju I prawdopodobnie damy się skusić na któryś z pysznych deserów lodowych Małżonka przegląda już menu I padło na czekoladę mrożoną Czyli co wybierasz? Czekoladę mrożoną Pokaż Ci ta czekolada mrożona tu. Czekolada mrożona A staremu co? Nie wiem co chcesz, czy kawę latte, czy kawę mrożoną czy Kawę może, mrożoną może Czy może Absolut blue, Smirno Czekaj, kawa mrożona Za jedyną dychę, tak? A po drodze świderka. No. <gry> Nie mają tu świderka. Dobra, na razie czekoladę mrożoną. No i kawę. Szarlotka, puchar owocowy. Co to są małdrzyki i z bitą śmietaną już rozkwiniami? Trzeba się zapytać. No, zapytać Ciężko się zdecydować. Ale... Nie, już się zdecydowałam. Też kawę mrożoną? Tak, kawę mrożoną dla mnie. Czy kawę? Mrożona, mrożona. Przyszedł pan kelner i zamówiliśmy czekoladę i kawę mrożoną. A świderki i tak chyba będą, co? Tak, tak.